W Thermomixie możesz doskonale zmielić ziarna kawy, drobno zetrzeć parmezan, a nawet przygotować swój własny cukier puder. Wystarczy wybrać stopień zmielenia, dostosować obroty i czas mielenia. Dzięki mocnemu silnikowi i wysokiej jakości nożowi rozcieranie oraz mielenie jest teraz banalnie proste. Mielenie.